Ten budynek to jest to wielki, ogromny flip. Dzisiejsze zadanie nazywa się projekt UZROBISKO. Pamiętajcie o radach Daniela. Czas, start. Wygra ta drużyna, która najlepiej wykona to zadanie. A mamy jakąś taką listę zakupów? Nie, nie, nie, nie. nie. A akcesoria do malowania? 300 złotych oklaski. Kabina prysznicowa. Słuchajcie, mamy też Ostatnie 6 minut. Na wykonanie tego zadania. Dobra, lecimy. Znaczy dokładnie godzinę. Wasze ubrania były mokre. Patrząc na was, byłem pewien, że polegniecie. Myślę, że mi nie zaufali. Dlaczego akurat ty miałbyś zostać w programie? Każdy z Was dzisiaj popełnił błędy. To dzisiaj wy wypadać z gry. Widzisz to, czego nie widzi nikt. Masz pomysł na siebie, masz ten dryg.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 Dzisiaj Daniel znowu postanowił zaskoczyć uczestników doborem miejsca zadania i chyba mu się to udało. Witam Was na Jęczowie. To jest miejscowość uzdrowiskowa. Natomiast Wy tu nie przyjechaliście na wakacje, przyjechaliście do pracy. Ten budynek ma ponad 20 tysięcy metrów powierzchni całkowitej. To jest gigant. To właśnie tutaj chcę, żebyście nauczyli się planować, liczyć i kalkulować bo tego zabrakło w poprzednim odcinku. Ten obiekt jest na sprzedaż. Jak uważacie, ile jest warty? barty jest tyle, ile klienty jest w stanie za niego zapłacić. Ten budynek to jest jeden, ale to wielki, ogromny flip. Chcę, żebyśmy się właśnie tutaj nauczyli robić remont. Bardzo ważna rzecz, którą musicie wiedzieć, to jest to, że w całym koszcie remontu to 50% stanowią wydatki, na materiały, a 50% na usługi. Kolejną, taką ostatnią rzecz, rzeczą, którą chcę powiedzieć, która wam się przyda w zadaniu, jest to, że jak planujecie zakup materiałów, to musicie zrobić pewną nadwyżkę. Ta rezerwa to między 5 a 10 materiału więcej czasami jest tak, że go się zamawia, czeka się 4 tygodnie i te 4 tygodnie czekania na jedną płytkę może zabić wasz biznes. Przejdźmy sobie teraz w inne miejsce, tam gdzie czekają na nas Mariusz i Dorota i tam dostaniecie zadanie. Dzisiejsze zadanie nazywa się projekt uzdrowisko. Z racji tego, że nikt nie od w ostatnim odcinku wrócimy do tych samych grup, które były ostatnio. Każda z grup, Otrzymał ode mnie dzisiaj typowy pokój hotelowy. Waszym zadaniem będzie zorganizować tam remont. To czego nie musicie robić, to wymiana okien, bo to robi firma zewnętrzna, wymiana instalacji, bo one już są, i tynków. Osoba, pod którą robimy, czyli target, na, na, nasza grupa docelowa, to kuracjusz senior. Więc musicie odpowiednio dobrać materiały i jakość materiałów wykończeniowych. Musicie określić sobie budżet i kosztorys, i skalkulować, ile ten remont będzie kosztował. Wygra ta drużyna, która najlepiej wykona to zadanie. Na zrobienie tego zadania macie 30 minut. Zadanie powinno się skończyć konkretną listą zakupową ze szczegółami. Dorota i Mariusz pokażą Wam przykładowe pokoje, które będą Waszym placem boju. Także widzimy się po skończeniu zadania. Powodzenia! Żółta drużyna idzie za mną do tego pomieszczenia, natomiast drużyna biała w białych kaskach wybiera się razem z Mariuszem. Na wykonanie tego zadania macie pół godziny. Pamiętajcie o radach Daniela. Jest godzina 13.56. Czas start. Nasz docelowy, nasza docelowa osoba to jest kuracjusz. Panele potrzebujemy, bo są tańsze niż płytki. Do łazienki tu są jakieś płytki, ale osoba ja je. Łowuje płytki Słuchajcie. możemy skuć i ewentualnie zrobić nowe. Ale to jest dodatkowy koszt. Jest, ale to jest brzydkie. To jest to, to jest paskudne. Potrzebujemy kurde matę panel. pod, pod, pod panele. E, u mnie rodzice pracują przy osobach niepełnosprawnych, przy panelach ważne jest to, aby były antypoślizgowe poślizgowe, anty poślizgowe tak. zarówno tutaj, jak i w łazience. Zajmiemy się na skupimy się na pewno łazience. Okay? Panele. Lecimy, lecimy tak. zostawimy, z płytkami zostawimy, zostawimy płytę ta kabina prysznicowa. Płytki zostają. Tak. Przecież kabina, proszę zobaczyć. ja bym tutaj e, dała te, e, taką tylko szybkę. Ba bateria. Jest jedna bardzo istotna sprawa, ten pokój musi być na pewno przystosowany do wózków inwalidzkich. Szerokość, Okej. Okay, drzwi jest, e, odpowiednia i nie wiem, czy tutaj te drzwi są przystosowane. Do... Zobacz ile mają. W tej chwili mają. 90. Nie. 69, 70. Jak uważasz? Nie, nie, nie, nie. nie. Skupiamy się tylko na tym. Mamy łazienkę, mam z lustro, lampy drzwi dwa razy po to, żeby tutaj to wykończyć i to jest wszystko ok. Wydaje mi się, że łazienka jest zamknięta. I musimy obniżyć, bo to będzie za wysoko dla nich. Mhm. To co, schodek, nie? Czy Nie obniżeniem? schodek, nie. To jest ciężko o, to... tym osobom przełożyć nogę. Czyć sprzedłodniowe, żeby się nie pchać? Słuchajcie, mamy też pleśń. Po co mamy? mi się wydaje, co nie? Dobra, co potrzebujemy, żeby usunąć też? Są specjalne środki, które się daje przed tym kucheniem. A mamy jakąś taką listę zakupów, bo musimy teraz tak, tak. stworzyć. Zastanawiam się tylko jeden: to ma, być to ma być pokój hotelowy kuracusza? Tak. Czy w pokoju hotelowym jest aneks kuchenny? Właśnie, może pani, może. Zobaczcie. Zobaczcie. Mam takie pytanie: czy w pokojach u państwa dla seniorów, dla kuracjuszy, w każdym z pokojów jest aneks kuchenny? Tak, jedone. czyli czyli w pokoju dla kuracuszy, w dla seniorów nie ma aneksów kuchennych. Dobra, dziękuję Pani bardzo, wszystkiego dobrego. Ok. Wiecie, że macie ostatnie 6 minut? Tak. 6 minut mamy, musimy 3. listę zrobić, już nie ma czasu na patrzenie, tylko robić sprawdzajcie te, te detale po internecie i po prostu co musimy kupić. Dobra, nie? weź na umywalkę do łazienki, weź 190 zł. Waga została Wam dokładnie minuta. No. Zostało 60 sekund. 12 zł jeden uchwyt. Super. Najtańszy jest 53, 53 zł i potrzebujemy 3. co najmniej 3 sztuk, 4 3. sztuki bym wzięła. A akcesoria do malowania, noże tapicerskie? Jest To wszystko dowiedzamy. weźmy 90 zł na tę baterię na razie, to z lewą. Wiesz, jak Akcji, listy podłogowe, tak? sam, listy podłogowe. Tak. Tak. Wydaje mi się, że jest okay. 100 zł, 8, 300 30 zł na drzwi. Na 200 7, zł. 6, 4, 5 4, 3. Lustro, to mamy, to lustro do łazienki. 2. Lustro. 1. Stop. Kończymy. Koniec. Zrobione? No to super. Świetnie. Jeszcze sobie możecie tak przegadać Zobaczmy, jakieś rzeczy samo. Mamy. Coś, coś mamy. Nie, nie, coś, mamy wszystko, mamy, mamy wszystko. Coś się okazał. Obie drużyny wydają się być z siebie zadowolone, ale to, czy ich radość nie jest przedwczesna, zweryfikuje druga część tego zadania. Przed Wami druga część zadania. Będziemy dzisiaj oceniali to, czy zmieściliście się w budżecie, drużyna żółta? 5993 zł. 6500 zł. Będziemy pilnowali tego, czy Wy mieścicie się w tym budżecie, ale też, czy wybraliście takie materiały, gdzie jakość jest adekwatna do ceny. Na wykonanie tego zadania macie dokładnie godzinę. Stafeta czteroosobowa, każda z osób ma 15 minut i w tym czasie nie możecie się zmieniać. Każda osoba musi wykorzystać swoje 15 minut feta trzyosobowa, wy macie dokładnie po 20 minut. Czy zasady są jasne? Tak. Czas, start! Jedziesz od góry, tak? Wybierz, wybierz wszystko pod, pod panele podłogowe i leć tutaj. Kleję i ja lecę z listą Dobra, podróżmy. leć, leć 15 minut, już? tak? No to już mamy, tak? tak? Ja, tak. Szukam ten panik paneli podłogowych, ale dobrych jakościowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, 20 tak. e, m2 wykładziny poszły To taka najtańsza. Ile to jest najtańsza? E, najtańsza wykładzina w tym momencie dywanowa to 19.88. E, no to bo przecież 20 metrów po takiej wykładziny. Tak. Panie, spachla. Spachla? No czy tak, tak, tak. Na dziale farb do nacieru czy gdzie, a bo trześci. będzie Tak, dobra, tak? Jest, tak. Ten piękniejszy, plus nie tego wykładziny. wystarczy. Każda osoba, która biega, stara się jak najwięcej tych rzeczy. Pozbierać i w zasadzie, jeżeli widzimy jakieś rzeczy, nawet jeżeli są nie po kolei na liście, to po prostu je zgarniamy. Bo ja za dwie minuty muszę wchodzić za nią. Tak? No, no już się minęło 15 minut. O, jest Małgosia. Nie? To, to jest dawaj, tak? dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ja lecę. Sorry, sorry, sorry. Słuchaj, się masz przejeżdżę. jest, tam jest. Tam tam jest. jest. No, widzę. To wie pani co, mój kolega, po to przyjdzie z tym samym buście, dobra? Bo to my walkę i po Mogę ten grzejnik wziąć? Gdzie on jest? Ile ma jeszcze czasu? Ma jeszcze 8 minut. 2 minuty. Mamy Piotra. Zróbmy kosia miejsce, bo musi lecieć. Powiedz mi Pani, gdzie są wykładziny? Wykładziny zamówiłam, tylko trzeba było ucień, 20 metrów. Czekam na lutną, no to mu odbierze Patryk. A pani się Już znają na tym sklepie, może tak bardziej? Ej, Koma, dobra. Począ, poś, poś, poś. Mamy... Zaraz po drzwi, na drzwiach nigdzie nie byłaś. Ej, i bez kit nie zdążyłam nawet. Mamy tak naprawdę... Całą łazienkę praktycznie, tylko nie wiem czy płytki mamy do łazienki. Ma, nie, Gosia kupuje teraz. Gosia kupuje płytki do łazienki. A gdzie są jeszcze... A tu są płytki, tak? Na ścianę. Dostało go się 8 minut, no? Dobrze, to tę to, to to płytkę na płytki i odpadam. Potrzebuję drzwi, jednych wejściowych, takich hotelowych, niedrogich i jednych kuchennych. Biały, jakieś ociękowy, najtańsze. Białym, najtańszym. Sedes dla seniora, tak? Albo taki płaski brodzik, jakiś bardzo niski, taki antypoślizgowy. Jak najtaniej, ale dla seniora, taką, bo już taką Jak najwyższą, tak? Dobra, to jest chyba Dobra. Domofon, e, najtańszy domofon, Dam radę. A czy ja muszę z panią iść, czy mogę panią poprosić. Dziękuję bardzo. To chyba nasz. Nie, Bijam. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, że jest koniec, ja lecę. Co zostało? Dajesz Gosio! Moje strony są jakby policzone, Kabina kabina i zestaw, szafka od Drugi wózek jest, zostawiłam z płytkami. Że co? Masz jeszcze czas, to Drugi. po ten wózek. Nie mam czasu. Nie ma czasu Drugi zmiana. wózek Nie ma. z płytkami jest na środku tam. Na środku. Taki Aha, duży no wózek. Okej, no to z z płytami, na. masz wózek, Dobra, co? gdzie jest ten wózek? Brakuje nam dużo takich wykończeniowych rzeczy, które nie są istotne na początku Ale brakuje nam też kilku istotnych na początku i po to poleciał teraz ee, Bartek Dobra, szukamy, pamiętajcie w drzwi Fulgas full gas już na samym końcu i biegałem po całym, po całym Lerwajny, tylko się już, żeby wszystko przynieść, wszystko na żyć. wie Tego nie potrzebuję Dobra Musisz przekroczyć A jeszcze Może uważaj Zdeplowaliśmy lampę, zabierz Jak zdobywaliśmy? Zabierz, zabierz, zabierz, zabierz. Dobra, Z Jak zabierz, zabierz, zabierz. No Zero! Dobra. Mamy. Grupa trzyosobowa zdążyła rzutem na taśmy. Jesteście po sztafecie. Spisaliście się naprawdę na medal. Byliście w 100% zaangażowani. Naprawdę to było widać, także na pewno przekażemy Danielowi, jak bardzo przełożyliście się do tego zadania i jestem absolutnie pewna, że gdyby tutaj był, to biłby Wam owację na stojąco. Naprawdę super. Za zaangażowanie na pewno, czy za wykonanie? Zobaczymy. To się okaże. Na ten moment dziękujemy, widzimy się w studio. To było ogromne wyzwanie, bardzo ciężkie fizycznie, szczególnie dla takiej kobietki małej jak ja. Ja y, skończyłam z dwoma ogromnymi, ciężkimi wózkami. W supermarkecie wydaje mi się, że mieliśmy całkiem niezłą strategię. I tak wypadło, że akurat Gosia e, miała najcięższe rzeczy, co, co, co, co można było zaplanować na wcześniejszym etapie. Tak? Obie grupy dały z siebie wszystko, ale czy dobrze wykonały zadanie, to się zaraz okaże. Ja obserwowałam grupę trzyosobową i to, co tak mi się rzuciło w oczy, szczególnie w Nałęczowie, to było tak. Po pierwsze weszli tam i w ogóle nie brali pod uwagę tego, że trzeba to oczyścić, wyczyścić grzyba, który był na ścianie i był naprawdę bardzo dobrze widoczny. Wyszło tutaj doświadczenie Patryka, jednak widać, że ma z budowlanką coś do czynienia, bo, bo rzeczywiście on wszedł, szybko wszystko wyliczał, widział czego brakuje, natomiast uznali, że na przykład łazienka jest okej. Okay. Glazura zostaje. Mówili cały czas o osobach niepełnosprawnych, tutaj szczególnie ten Patryk. Bardzo zwraca na to uwagę, czego tam brakuje, że na przykład mają być szerokie drzwi. Dosyć chaotycznie to wszystko planowali. Ja miałam też takie wrażenie, że no mogliby sobie zrobić zdjęcia, tak, żeby w razie czego sobie gdzieś tam coś odświeżyć. Jeśli chodzi o sklep, ten budżet, yy, czy ta lista zakupów nie była w ogóle podzielona na jakieś kategorie. Mhm. Tak, oni wpadali i po prostu co jest tam pierwsze to łapią i szukają cały czas na tej liście, co powodowało tak, z jednej strony bieganie po sklepie niepotrzebnie, w te i we w te. Kolejna rzecz taka, że niektóre rzeczy mieli za dużo. Później musieli je oddawać. No i co, i chyba to takie najważniejsze rzeczy. Ja dzisiaj obserwowałem grupę czteroosobową. Byłem mega zaskoczony, że tak naprawdę pieniądze były dziewczynę. Mhm. Chłopaki totalnie nie ogarniali. Wszystkie pomysły odnośnie dostosowania tego dla niepełnosprawnych to były od, od Małgosi e, i ona to ogarniała. Mhm. E, mówiła, że trzeba wymienić drzwi, że, że trzeba je poszerzyć. Pozytywnie zaskoczyła mnie druga Małgosia, e, która m, bardzo szybko zauważyła, "Ej, mamy problem, tutaj jest grzyb i trzeba coś z tym zrobić. Mhm. E, i, I to ona to zauważyła i zaalarmowała, ponieważ przechodząc do sklepu e, Największy błąd taki zrobili to wysłali dziewczynę do najcięższych zadań. Wysłali jedną z nich, wysłali, go się wysłali po panele, gdzie tych paneli może nie było jakieś mega dużo, ale ten wózek był po prostu ciężki, było i mega ciężko jechać, a drugą wysłali, tutaj już był hit, po klej do płytek i po płytki. Ona potem na dwa wózki po trochu podejrzczała, po prostu nie dawała rady okay. i finalnie zostawił okay. jeden wózek Które w sklepie. z nich i wysłał? I właśnie to jest kluczowe pytanie dzisiaj do eliminacji. Dziękuję bardzo. Jesteśmy gotowi, możemy zaprosić uczestników. Witam Was po zadaniu. Wyciągnęliście wioski z poprzednich odcinków i ta determinacja już była widoczna w każdej grupie. Walczyliście, naprawdę wasze ubrania były mokre. To było widać. Także należy się Wam, do, do, za to naprawdę dużo pochwała. Że, jaki budżet założyliście? Budżet założyliśmy 6000 złotych. Okej, okay, a wy? Mieliśmy 593 900... dokładnie. Mhm. A, okay. A skąd ta dokładność i jak do tego doszliście? E, wyliczaliśmy, znaczy szacowaliśmy mniej więcej patrząc po ile są, w jakie cenie są produkty, które chcemy nabyć w internecie, więc patrzyliśmy na ich ceny e, i dawaliśmy zawsze to 50% zapasu. Ok, i jak myślicie, wyrobiliście się w budżecie? Wydaje nasza, tak. Wydaje nasza, tak. Wydaje nasza, tak. Mhm. E, grupa czteroosobowa wydała na zakupy 4700 zł. Dorota, a ta grupa? Ile wydała? Grupa trzy, trzyosobowa wydała 4851. Czyli znacznie poniżej budżetu. Gratulacje. Sprawdźmy sobie teraz, co kupiliście, a może raczej czego nie kupiliście, bo to zdecyduje o tym, kto odpadnie z gry. Ok, powiedzcie mi proszę, na jakiej podstawie wybraliście drzwi wejściowe? Drzwi wejściowe wybraliśmy na podstawie futryny, która już jest tam zamontowana. Mhm. No i takie też. A widzieliście te drzwi yy, na, na żywo? Na żywo, nie? Znaczy na żywo widzieliśmy ją, tak? Kto wybrał. Kto widział te drzwi? Wybraliśmy je zdecydowanie na szybko i zasugerowaliśmy się opinią e, sprzedawcy w chlepie? jak Jakie drzwi powinny być? Takie drzwi, opinii? które kupiliście to są drzwi techniczne do piwnicy. Które są nieszczelne, niedźwiękoszczelne i nie dają się do, jako drzwi zewnętrzne lokalowe. I z tego co widzę też tutaj w, na Paragonie, one mają 80 cm. Wszystko poszerzaliście do 90, a one mają 80. A wasze drzwi zewnętrzne? Czy drzwi za 99 zł są odpowiednimi drzwiami do, do, do lokalu, w który ma pracować? Bo to są drzwi w cenie, w cenie obiadu. Ja wybierałem drzwi mhm. i po prostu takie mi wpadły w ręce w tamtym momencie. To są drzwi, które są bardzo cienkie i delikatne i przez które słychać wszystko. <śmiech> Powiedzcie mi proszę o waszej łazience. W łazience postanowiliśmy zostawić płytki, które są i postanowiliśmy wyburzyć prysznic. Tak, wymienić brodzik na o wiele niższy, gdzieś w takiej wysokości. Przeszli go szybą z jednej strony, tak żeby można było swobodnie do niego wejść. Zamontować tam uchwyty pod prysznicem dla osób starszych. Jeżeli się demontuje jakikolwiek sanitariat, a szczególnie brodzik, to brakuje tam płytek. Kupiliście płytki, które trzeba dolepić marmurku? Nie zdążyliśmy. Właśnie. Teraz, czy to była dobra decyzja, żeby inwestować pieniądze kilkaset tysięcy czasami w zakup nieruchomości, w remont nieruchomości, a później zostawić 30-letnie płytki? Czy macie, mieliście priorytety rzeczy, które musicie kupić? Najważniejsze, albo czy mieliście pogrupowane listę zakupów na konkretne działy? Mieliśmy pogrupowane na etapy robienia remontu. No właśnie, ale remont to jest ekipa remontowa, która sobie działa według swojego schematu, a wy mieliście konkretne zadanie i mieliście je zrealizować. Czyli, e, czyli realizowaliście plan, wyszliście po planie remontu w sklepie, gdzie, gdzie sklep nie jest zbudowany, jak tak idzie remont. A wy czym się sugerowaliście wybierając produkty? Żeby oczywiście zmieścić się w budżecie, żeby były to produkty nie najlepszej jakości, ale stosunkowo dobrej jakości. Mhm. To były chyba takie dwie podstawy. A wiecie co ja cały czas słyszałam, jeśli chodzi o obsługę? Proszę mi pokazać najtańsze. W przypadku materiałów budowlanych jest tak, że jeżeli się najtańsze materiały, one mogą pokutować tym, że trzeba będzie kupić jeszcze raz, albo wykonać dużo więcej pracy, a praca jest często więcej warta niż materiały. Trzeba szukać oszczędności i optymalizacji, ale nie można z zasady brać najtańszych rzeczy, bo za to się płaci podwójnie czasami. I to jest, to, jest, to jest bardzo duży błąd. W Nałęczowie, patrząc na Was, byłem pewien, że polegniecie. Najwięcej błędów popełniście przy drzwiach. Po prostu wrócicie ze złego założenia. Bardzo mi się podobało to, że zwróciliście uwagę na grzeb i na to, co trzeba z nim zrobić i jesteście w tym konsekwentni, bo widzę środki do grzebiania. Fajne było to, że zdecydowaliście się, że to będzie pod osobę, żeby można było wjechać wózkiem i tak dalej. Natomiast tutaj zabrakło już tej konsekwencji e, tak, tak do końca, bo nie zrealizowaliście tego. To, co mnie najbardziej zdziwiło i to, czego mi się dzisiaj wszczepił, to to, że dziewczyny woziły najcięższe rzeczy. Tak naprawdę na zaplanowanie tej listy zakupów ci dwie godziny. A potem wchodzicie i robicie takie rzeczy. Bartek, która osoba według Ciebie wniosła najwięcej do pracy zespołu, a która najmniej? Z tym, że dzisiaj nie można wskazać samego siebie jako osobę, która wniosła najmniej. I powiedz dlaczego. W dniu dzisiejszym niestety nie da się określić. Tego Musisz kto określić. był najlepszy, a kto nie był. Musisz I określić, ja Bartek, nie... ponieważ jeżeli ktoś nie określi, to wypada z programu. Nie chcę, żebyś odpadł już teraz, naprawdę. Ale naprawdę nie potrafię wskazać osoby gorszej, ani lepszej. Okej. Okay. Piotrze? Może powiem, kto, kto, kto według mnie gdzieś tam naprawdę się mocno zaangażował, bo dla mnie na przykład dzisiaj Gosia, jeśli mnie pytasz o to, kto hmm. najlepiej... Go się. Ta tutaj. Hmm. <śmiech> Zdecydowanie no, gdzieś tam poradziła sobie, mimo, mimo tego, że nie ustaliliśmy i nie pomyśleliśmy tak naprawdę, kto pójdzie po te materiały, co mówiłeś Mariusz. Ale dała radę, tak? Ja byłem zaskoczony osobiście i, i uważam, że to był naj... w tym zadaniu, akurat w tej części zadania najmocniejszy element grupy, tak? Ale były z tymi ludźmi przez cały dzień. Widziałeś, w jaki sposób rozmawiają, w jaki sposób dostarczają wartość do zespołu. Więc możesz wskazać, kto więcej wniósł w tym przypadku? Czy Bartek, czy Gosia? Bo o tych dwóch osobach rozmawiamy, bo wskazałeś Gosię już jako osobę, która wniósł na najwięcej. Czy jeśli mnie pytasz, kto wniósł moim zdaniem więcej niż e, nie, czy, czy Bartek, czy Gosia, tak? tak? to to moim zdaniem Bartek. Gosia? Ja nie umiem wskazać. Nie... Mm. A kto był najlepszy by wytłuch Ciebie? Wszyscy byli dobrzy. Ja nie powiem, nie umiem powiedzieć. Nie umiem określić. Czyli nie, nie odpowiadasz, tak? Nie, nie odpowiadam. Jasia? Okay. Um, ja uważam, że Bartek wniósł e, najwięcej Dzisiaj, dlatego że ja widziałam, jak on się doskonale na początku jeszcze na Ończowie koncentrował na spisywaniu materiałów, które, które są potrzebne i na dokonywaniu jakichś tam no, wstępnego wyboru tego mm. materiału to było i, i robił to wszystko na spokojnie, my także uważam, że bardzo dużo wniósł. Mm, a kto był najmniej? Eee, ja myślę, że ty, Masz do wyboru Piotra i Małgosię w tym momencie i teraz y, jedna z tych osób da, y, według Ciebie dała więcej. I, I kto to był, jeżeli tak wolisz postawić sprawę? Powiem, że Małgosia dała więcej. Mhm. Słuchajcie, to samo pytanie mam do, do Waszej grupy. Ja chciałbym na początku podkreślić, że dzisiaj obie, ob, obaj moi partnerzy spisali się super. Diana lepiej spisała się w sklepie, Patryk lepiej spisał się na budowie, ale w dzisiejszym dniu myślę, że kluczowa była dla nas budowa, dlatego bardziej docenię Patryka. Mhm, okej. Okay. Tu nie ma innej opcji, więc nie będę pytał. Okej, okay, tak. Eee... Dobrze, to ja chciałam bardziej docenić tego Patryka, bo fajnie to wszystko przemyślał i organizował, natomiast teraz kiedy Teraz po waszych wskazówkach z tym grzybem to trochę zaufaliśmy Patrykowi, jeżeli chodzi o kwestie budowy, a okazało się, że nie, za nie zauważyliśmy tak fundamentalnej rzeczy, jak to, że jest tam grzyb. I to mnie trochę rozczarowało w tym momencie, ja kiedy się o tym dowiedziałam. Ej, jako m, osobę, która najwięcej wniosła, yy, wskazuje Dianę. Nie oznacza to, że Patryk wniósł najmniej, bo tak jak mówię, Y, y, uważam siebie za to, że nie zauważyłem tak, tak, tak, tak istotnej rzeczy. Natomiast no, jako naj... osobę, która wniosła największą wartość, wskazuje Dianę. Zanim jeszcze podejmę ostateczną decyzję, poza Bartkiem i Gosią, nominuję jeszcze dwie osoby. Chcę jeszcze wysłuchać Was i, i tego, co macie do powiedzenia i dlaczego miałbym was nie wyrzucić z programu. Okay? Także nominuję Bartkę, Bartka i Gosię. Oraz kolejną osobą nominowaną jest Patryk i Diana. Reszta jest bezpieczna. Zostawcie nas samych, a was zapraszam do stołu. Dlaczego akurat ty miałbyś zostać w programie? Nauczyłem się tego, że nie, nie należy na pewno działać od razu pod presją, tylko trzeba się dokładnie rozejrzeć, dokładnie wszystko zobaczyć i, i wtedy, wtedy podejmować decyzje i konkretnie wszystko analizować. Dziękuję. Giana? Ja. E, tak, ja uważam, że to ja powinnam zostać w programie, ponieważ podsumowując cały mój pobyt do tej pory, Uważam, że nie byłam osobą najgorszą, która powinna już teraz opuścić program. A jaką o ty największą wyciągnęłaś z tego? Że nie zawsze, że trzeba dobrze przeanalizować klienta, na pewno no, trzeba przeanalizować jakiego odbiorca będzie dana nieruchomości. Mhm. Okej, okay, dzięki. Pomimo tego, że zdarzy mi się co odcinek popełnić jakiś błąd, to uważam, że potrafię wyciągnąć z tego wnioski. I, i następnym razem po prostu unikać tych samych błędów. Żeby a, tak, żeby... a wiesz, Bartek, jak jakie błędy popełniłeś? Na, na pewno nie posłuchałem Gosi, dokładnie, bo Gosia wspominała o tych ościeżnicach, a byłem odpowiedzialny w dniu dzisiejszym za drzwi, więc kompletnie gdzieś to umknęło. Chodź. Dziękuję. Gosia? Na mnie kolej. <głos> Dlaczego powinna zostać? Dlatego, że myślę, że Grupa nie zaufała mi dzisiaj. No grupa niestety nie posłuchała mnie do końca, nie słuchała moich uwag, moich rad. A dlaczego nie posłuchała twoich rad? I... Myślę, że mi nie zaufali. To problem z nimi czy z tobą? Nie wiem. Diana, ty jesteś bezpieczna, możesz opuścić pokój. Czy powiedział ci? Nie wiem. Nie, to ja musiałam mówić. Aha, dlaczego? Dlaczego chcę zostać? Jaki był mój największy błąd? Każdy z Was dzisiaj popełnił błędy. Większe lub mniejsze. Tak. I Patryk? Tak. W tym sensie, swoją ekipę i wy również popełniliście u, u siebie błędy. Natomiast to, to, co jest ważne w biznesie to jest szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji. Jak was dzisiaj zapytałem o to, żebyście wskazali osobę, która była najlepsza, najgorsza, nie byliście w stanie wskazać. Mogliście to zrobić losowo, ale odmówiliście, nie weszliście do gry. Więc dlatego ta gra się dzisiaj dla was skończyła. Także. Bartek, Małgosia, to dzisiaj wy, wypadacie z gry. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Nie chciałem wskazać najsłabszej osoby w naszej grupie, ponieważ takiej osoby nie było. Wszyscy walczyli na równo i każdy z siebie dawał więcej niż 100%. Postąpiłem tak, jak mi podpowiadało sumienie i... Podtrzymuję to nawet teraz. Każda następna nominacja byłaby dla każdego większym stresem i, i myślę, że dzisiaj fajnie się skończyło, jak się skończyło. Będę działa, działać w nieruchomościach razem z córką. Będziemy dążyły do o, osiągnięcia celów, które sobie wyznaczyłyśmy wspólnie i myślę, że osiągniemy to. A jeżeli, jeśli jeszcze przyjadę do Daniela na kurs, to osiągniemy to szybciej i większe pieniądze zarobimy. Ja czasem w życiu trzeba podejmować decyzje nawet trudne. Ehm... No, oni tego nie zrobili akurat, tak. W pewien sposób, łamiąc zasady programu sami się zdyskwalifikowali. W dzisiejszym odcinku odpadły dwie osoby. Nie potrafiły podjąć decyzji w biznesie, a to jest bardzo ważne. Jeśli Ty chcesz coś wygrać w tym programie, wystarczy, że wytypujesz osobę, która odpadnie w kolejnym odcinku. Napisz w komentarzu kto i dlaczego oraz w linku poniżej. Powodzenia! Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek. Wtedy na pewno nie przegapisz kolejnego odcinka.